Czym może zajmować się psycholog? Na czym polega jego praca w różnych obszarach i jak się do niej przygotować? Zaprosiliśmy 20 psychologów, aby opowiedzieli o swoich doświadczeniach zawodowych. W krótkich filmach mówią o swoich działaniach, trudnościach, tym co jest dla nich pozytywne w pracy, a także podpowiadają jak się do niej przygotować. Dzielą się też doświadczeniami, refleksjami, o których nie przeczytasz w żadnej książce. Zwróciliśmy się też do specjalistów zajmujących się doradztwem zawodowym i wsparciem w rozwoju własnej działalności, aby przedstawili informacje o tym, jak przygotować się do wejścia na rynek pracy jako psycholog. Więcej informacji znajdziesz w opisie kursu. Zapraszamy! Michał Brol i Maciej Janowski.